Na co je chłop? Co by zbudował chałupę? Co by zrobił płot? Na co je chłop? Co by dziecek narobił? I się bachraty zrobił? Co by żłopał browara przy telewizorze I godał, że z tobą już żyć nie może? Na cóż dopiero na je chłop? Do koszyniotrownika? Do odpinania lajbika? Może do przykręcania żarówki Albo do wyjadaniu z lodówki Do chrapania w nocy w łóżku Do całowania cię po brzuszku Do pierdzenia po grochu Do narzekania po trochu Po to by chodził do roboty Po to byś biglowała mu galoty Czasem co by cię w czasy. I co by ci dawał kupę kasy? Co by w piecu dobrze napolił? No i co by cię zadowolił? A chłop je po to, tak się mi zdowo, Byś miała babo narzekać na kogo.